ale zabawnie. Myślałam, że pokażę Wam miejsce, o którym nikt nie widział i nie słyszał, a tutaj dwa autokary rodaków. No cóż, i tak bywa. tabliczka, nam pisze miód kasztanowy po polsku 10 euro ale wiesz co, za 10 euro to ja bym wzięła bo w sklepie taki mały słoiczek był 4 euro tak, to ja chcę, to my się zatrzymaj idę kupować jasas? Jases a, miód, miód kasztanowy kasztanowy, nie <grych> Polonia. Polonia? Yes, it's so funny, it's no. so funny. Yes, so I will take one. Ena? Ena, Ena. Ena. Ok. Daxi. Daxi. Daxi. Daxi. Pati, to w Tokinito, wina tam w Tokinito. A w Tokinito, ok? Pani, podoba się Ena. nasz samochód. To kary, popatrz Wow, to kary z polski. Z polski? No widzisz. Faktycznie. Wieluń. PKS Wieluń. Ten drugi też jest z polski. Mm. Sobolewcy.pl obwoźny stragan. Wszystko ma AGD.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 nie wiem czy słuchaj co oni tam mówią ale najwyraźniej woda ma właściwości rozweselające, nie tylko lecznicze ale rozweselające towarzystwo się to fantastycznie tam bawi na dole e, chyba będą się zbierać, więc poczekamy chwileczkę, niech się tam nacieszą i wyjdą i wtedy my wskoczymy i tutaj też są zrobione schodki, więc można zejść o i nie ma dzisiaj słoneczka popatrzcie na kolor tej wody woda jest pełna żelaza o, tutaj cieknie ale tam dalej ja spróbuję za chwileczkę przejść i pokazać wam tam dalej cała ta rzeka płynie bardzo fajne miejsce uwielbiam takie miejsca idzie o jeny. Ona tak nie lubi się moczyć, ale idzie ze swoim panem. A tam dalej już jest taka normalna woda. Tam już nie jest lecznicza. Tylko właśnie tutaj, w tym miejscu tu, tu i tutaj jest kolejne źródło. tutaj byśmy się mogli zamoczyć, tutaj jest w miarę tak głęboko no tak, ale tam już nie jest lecznicza tam już jest taka normalna nie wiem nie, teoretycznie powinna być ciepła niby ma 33 stopnie ale ja nie wiem, może tylko u źródła 33 o patrzę, ona nawet pije zdrową wodę Co, zimne? No co tak stękasz? Leczysz się? Nogi bolą Nogi cię bolą? No nie jesteś taka lodopada No tu ty Zimniejsza niż tam. Prawda? Nie jest zimniejsza, nie chyba już normalnie starzejesz się. Wiecie co, że faktycznie jest zimna ta woda. No po prostu ciężko się zamoczyć. Ach, ale teraz jakoś tu. To... Ciężko, nie? zimna, taka jak w sumieniu. Nie jest taka lodowada, lodowada, ale wystarczająco zimna, żeby było ciężko się zanurzyć. nie ja oceniam miejsce jako fajne fajnie, że są właśnie tamte baseny które są tutaj o wyżej i tutaj też jest po prostu, płynie ta rzeczka, jest dużo miejsc takich jak to, gdzie można się zanurzyć wszystko jest za darmo co jest zawsze ogromny plus ja bardzo lubię te miejsca, które są za darmo nie tylko dlatego, że nie wydajesz pieniędzy ale także dlatego, że jest po prostu luz, robisz co chcesz gdzie chcesz, co sobie wchodzisz Ile chcesz, to siedzisz i nikogo to po prostu e, nie obchodzi. Tak więc fajnie, dzisiaj mamy bardzo dobry na to dzień, bo jest tak pochmurnie, tak czasem wychodzi trochę słoneczko, ale właśnie nie ma takiego upału, nie jest super gorąco, więc to jest fantastyczny dzień. Chociaż ja czytałam o tym miejscu, że podobno te źródła mają 33 stopnie, więc teoretycznie ciepło, woda, a wcale nie jest ciepła, nie jest lodowana, ale nie jest po prostu e, ciepła, jest chłodna. Um, no co jeszcze Wam powiedzieć? No nie wiem, przyjeżdżajcie, jak będziecie w Grecji gdzieś na trasie, to na pewno warto przyjechać i zobaczyć. właśnie z apkami różnie to bywa, bo to było zaznaczone jako dzika plaża, ja rozumiem dziką plażę, to taką, gdzie nikogo nie ma a tu po prostu jest dziki camping, ci się nawet zrobili ogrodzenie i tutaj kolejni, że nawet w ogóle nie mamy się dla nas nie ma miejsca w ogóle Ale żebyśmy chcieli tu zostać to nie ma się gdzieś rozstawić, bo wszystko jest zajęte i to widać, ci ludzie tak czują, wiecie nie krótkoterminowo, że przyjechali na jedną noc, tylko po prostu heja, na całe wakacje. No ale nic to, znaleźliśmy miejsce. Tak więc tutaj już teraz wam wszystko pokażę. A, tam jest taka altanka, ale tam nikogo nie ma w tym domku. Pięknie. Super. W Gaju Oliwnym. I mamy swoją prywatną plażę. Akurat dla nas dwóch. Piękny jest ten sad oliwny i piękne drzewa, bo są naprawdę stare. Ja wejdę do środka, żeby Wam pokazać. Czyli pod drzewko. Zobaczcie, jaki wielki pień. Widzicie? Ogromny. Popatrzcie, ja tutaj jak jestem. O, żeby było widać mniej więcej a, skalę. Ogromny pień drzewa. I tutaj e, te drzewa które się jest właśnie takie ogromne, trochę mniejsze. To chyba największe jakie znalazłam, ale no takich jest podobnych bardzo, bardzo tutaj dużo. Ale zwróćcie uwagę, że te drzewa też są przycinane. Tak jak my przycinamy jabłonie czy tam grusze, śliwy, to tutaj też. Ścięte są stare gałęzie i to są o wiele nowsze gałęzie. A w niektórych miejscach w ogóle nowiutkie rosną Tak więc też taka fajna informacja Ja lubię tak przyglądać się rzeczom i po prostu um, Zawsze mnie to ciekawi jak różne rzeczy powstają Bardzo fajne miejsce. To nie było może takie spektakularne, ale po prostu super miejsce do odpoczynku i lubimy takie miejsca. Spaliśmy tu dwie noce, nie widzieliśmy jednego człowieka tam, dalej słyszymy ludzi, bo są domy, ale no, tutaj nam nikt nie przeszkadzał i to po prostu jest no, super, no, fantastycznie, uwielbiamy. No. Pakujemy się i jedziemy dalej. Tam sobie płynie pan na łódeczce, machał nam. W sumie jakoś trafiamy na bardzo fajnych ludzi cały czas w Grecji, więc jestem bardzo zadowolona. A i tu od razu mi się przypomniała Monika, bo może tu zaparkujesz, gdzie on. A ja wyskoczę, a ty zostań. No bo to nie ma sensu, nigdzie nie znajdziemy po prostu takiego normalnego miejsca. Dobra. Zjechaliśmy tutaj do miasteczka po drodze, bo no. Zgadnijcie co? Internet się skończył Tak więc zużyliśmy Mieliśmy um, Mieliśmy 75 giga I to w miesiąc żeśmy zużyli Dużo? Mało? No, nie wiem No tak mniej więcej zużywamy Niestety I tu gdzieś podobno jest Gdzie jest? No, mam tę mapkę prosto jeszcze. Że ciężko było zaparkować, jak to w miastach bywa. A w ogóle w Grecji jak mieszkałam, to nauczyłam się, że się chodzi zawsze zacienioną stroną ulicy. Tam po tamtej stronie jest słońce, a po tej stronie cień. I jak idziesz zanim, przejdziesz przez ulicę, to patrzysz, gdzie jest, słuchajcie. Bo no upał szczególnie w mieście daje się wyznaki. Ale tu niestety kawałek muszę iść. Nie, da się tu też iść cieniem, idę do cienia. ciekawe jakie będą mieli w ofercie. Pewnie moglibyśmy sobie sami właśnie, wiesz, teraz sobie pomyślałam, że pewnie mogliśmy sami sobie przedłużyć czy tam jakiś pakiet wykupić w internecie, ale nawet mi nie przyszło do głowy, żeby to sprawdzić. Wiecie, po tym Iranie, gdzie nic nie można było zrobić przez internet, to ja już po prostu, żeśmy się odzwyczaili od takich dobroci a współczesnego świata To charge the phone? Yes, i <laughs> What's your number? Can you the number? No. Can słuchajcie, dostałam Nielimitowany internet za 15 euro, bo teraz mają jakąś promocję na lato i po prostu tak się wbiłam, no wow, wow. wszystko sobie poładuję. wiecie, właśnie jak mam nielimitowany internet, to wtedy sobie mogę update'ować wszystkie zdjęcia, wrócić na chmurę, bo to nie robię, na początku właśnie robiłam, ale to tak zżera internet. Więc teraz robię to tylko i wyłącznie wtedy, jak mam nielimitowany sobie. Wtedy mogę do chmury porzucać wszystkie moje zdjęcia i filmy. I są so happy. Ach, wspomnień czar. Sprzedają tutaj giroski, tak więc muszę zobaczyć, jakie te będą. Um, wyglądają na takie, jak ja lubię. Pan nam przysmaza serwis pita. Zostawiam nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, zostawiam wszystko nie, nie, nie, nie, nie, nie, bye, bye bye. No to jeszcze jak znajdę nasz samochód to już będzie pełnia szczęścia ale gdzieś tu no i jest, jest nasz samochód nie jest trudno znaleźć wśród innych, bo jest wysoki. I zawsze go widać ponad e, innymi samochodami. Tak więc na jakimś zaparkowanym parkingu czy ulicy pewnej samochodów to zawsze go widać daleka. Dzień dobry. Dzień dobry wchodzę kupiłam giroski oh. i zgadnij ile mamy internetu 50. mamy unlimited za 15 euro how fucking come. promocja na lato jest unlimited internet za 15 euro E to można na pornozach siedzieć teraz <laughs> all fucking day mate <laughs> o no tak Fajne, no, po 2 euro, ale te są takie właśnie, jak ja lubię, takie mm, prawdziwe. To no, widzę, że Be Bella już, kurczę, mówi, że są pyszne. Mmm, no, właśnie, właśnie. bardzo dobre. Mmm, taki lubię. Mmm, to, to, jest jaki piękny. Uwaga. O, mięsko ze świnki. Pięknie przepieczone. Mnóstwo cecyki. Bardzo dobre. Dobrze wypieczony placek. Dobry placek. Wszystko dobre po prostu. Pycha. Oliwek potrzeba, żeby zrobić 1 kg. Kilo... <śmiech> Wiecie, ile potrzeba oliwek, żeby zrobić 1 litr oliwy? Do 1 litra oliwy potrzeba aż. Zapomniałam, a już pamiętam. Do zrobienia 1 litra oliwy potrzeba 5-6 kg oliwek. Takie drzewo daje średnio od 30 do 70 kg, w zależności od tego, jak jest stare, jak jest duże. Więc można by było powiedzieć, że średnio z jednego drzewka dostaniemy 10 litrów oliwy. Mało, prawda? Więc na następny raz, jak będziecie szli do sklepu i pomyślicie, że oliwa jest druga, to nie. Moi drodzy, oliwa jest bardzo tania. Na pewno byście nie chcieli być producentem oliwy.